Siema wszystkim z tej strony Soli. Witam was w kolejnym film na moim kanale. Dziś na Was kolejną mapkę, na której możecie być 200 na level. Więc jedyne, co musicie zrobić, to ode się na mapkę, do której kod macie na samego górze na ekranie. Jeżeli by załadowało, podchodzimy do tego miejsca, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, klikamy E i wpisujemy tutaj Soli. że to zrobiliście, bardzo Wam dziękuję. klikamy sobie Potwierdź. Teraz schodzimy sobie tutaj na sam dół i pamiętajcie, żeby poczekać od 5 do 10, minut, żeby dostać jak najwięcej expa. jeżeli już poczekaliście, musicie znaleźć taki przycisk. I dokładnie idziemy sobie do niego, więc to będzie ten przycisk. Idziemy sobie do niego, musimy tutaj z prawej strony, zbudować się 7 razy do góry 5 razy w prawo. Dwie podłogi do przodu. I w tym miejscu będzie tajemny przycisk. Klikamy sobie na niego E i teleportujemy do takiego miejsca. Tutaj musimy sobie przejść ten deadrun. Po prostu idziemy tutaj do przodu. I klikamy sobie tutaj E. I za niego powinniśmy dostać nawet do 100 tysięcy expa więc idziemy sobie tutaj odradzanie, robimy. I tutaj nawet do 100-150 tysięcy expa dostaniecie. Także dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemano!